Zaczynamy kolejny test. Na stole pechowa, bo szczęśliwa, 13. I ma 13V. Miała troszeczkę więcej, ale przez przypadek nacisłem, ale fajnie odbiło. Więc mamy nawet więcej. Bo 13,08, a mamy 13,03. Coś takiego pływa. Ale jesteśmy nad 13 Minęło 24 godziny i 41 minut od ładowania Zmierzymy sobie, damy sobie już start Żeby nie tracić czasu, nie naciągać na minuty Czas start Nie wiem czemu UPS się przełączył, ale nie wnikam Może coś się działo na sieci? Nie widzę Dzisiaj troszkę siedzi dostała popalniku, ale to będzie w innym odcinku. Dobra, Dobra zaczynamy. Tutaj kasujemy pana. Mamy słuchek. Zmieniłem styl Count up pofertałem trochę. I no co mamy? 13... 13... I tu mamy 13,4. Jest troszeczkę chłodniej, jak widać, więc nic z niczego się nie bierze. Niestety nie umie troszeczkę nagrzać, bo oszczędzamy na prądzie, skąd to znamy. Dobra. Test leci, trzynastki, zobaczymy się, mam nadzieję, że za 20 godzin. A więc koniec testu, yy, mamy tutaj 18 godzin i 9 minut, a tu mamy prawie 20 więc się spóźniłem o prawie 2 godziny. Więc to będzie taki pomiar, jak to się mówi, troszeczkę niekonkretny, ale warunki za bardzo się nie zmieniały. Zobaczmy, czternaście, czternaście, jest czternaście, rzadko kiedy z dwóch stron jest to samo, ale jest to samo, mamy czternaście stopni, no i dobra, bierzemy kolejnego pacjenta na stół. Zbliżamy się do 24 godzin. Pacjent 14. zważony, troszeczkę lepki. Waga. Napięcia. Waga, napięcie. No, to już zmęczenie wychodzi. Napięcie powyżej 13. Ładnie się trzyma, mimo wszystko. I co? Startujemy. I. Czas start, mamy takie no 16, 17, coś takiego i coś podobnego na górze. Pompka chwilę chodziła, bo musiałem przygotować się. No i można powiedzieć, że zegarek się pokrywa, jeden z drugim, więc lecimy z tematem. Może 16, 18? Ja bym wskazał, żeby były te 22 godziny. By było mega. No ale zobaczymy, co ten akumulator pokaże. Więc zobaczymy się, jak będzie tak daleko. Bym zapomniał, najważniejsza rzecz temperatura. 13, 6. 13,6 13,6 13,6 Tyle mi też pokazuje zewnętrzny termometr, więc jak to się mówi, on nie odbiega. Dobra, bo bym zapomniał z rozbiegu. Kończymy test akumulatora 14, mamy niecałe 21 godzin. 14, waga nie zapowiadała takiego fajnego wyniku, ale. Jest i zoom. Ale jest naprawdę fajnie, prawie 78 amperogodzin, ale to też wynika z powodu wyższej temperatury. Bo dzisiaj grzałem prądem i tak dość ostro, bo fajnie słoneczko świeciło. Co powinno zaraz nam wyjść. 17,5. 17,2. I od grzejnika 17,5. A sam grzejnik 18. A, nie zdążymy pokazać temperatury, bo tutaj się już kończy. Albo chce się skończyć. No. Jeszcze jeden. No, nie chcę wskoczyć. No i mamy, mamy wynik i temperatury, takie 21 niecałe i takie niecałe 19 na grzelnikach, więc to by pasowało, wyższa temperatura, wyższy wynik. Ciekawe jakby była temperatura przez cały test wyższa, co by w ogóle wyszło wtedy. Dobra, pakujemy gościa na ładowarkę. Kolejny test. Mamy 15. Troszeczkę przegapiłem. 25 minut po 24 godzinach. Hmm. Z tego wszystkiego zapomniałem ustawić prąd. Więc tym razem no. O to chodzi. O to chodzi z tym. Z złym naciskaniem dobra Startujemy mamy niecałe 13V mieliśmy mamy początek mamy wysoką temperaturę w środku faktycznie bo na górze mamy takie 18 mocne a na dole mamy takie niecałe 1920. Cały dzień było grzane i troszeczkę akumulacyjnie to otrzyma. Więc tu damy sobie start. Niech sobie już leci. I teraz ważna rzecz, temperatura 16,5. 16,9. 16,6 16,6 No to faktycznie temperatura otoczenia jest na akumulatorze Na razie grzałka raczej nie będzie grzała, więc Znaczy temperatura nam się nie zmieni To co? Widzimy się, stawiam na to za 20 godzin Taką mam nadzieję A więc mamy koniec Idealnie złapany. Minęło 19 godzin i 10-17 minut. Temperatura 14,6 15 16 14 no 14,5 15 Tutaj mamy troszkę więcej No Ale zrobiło się chłodniej Dobra Bierzemy za chwilę kolejnego pacjenta To była 15 A więc zaczynamy ostatni test z tej półki No mamy 16 troszeczkę się spóźniłem, czyli będziemy mieli 24 godziny plus 2,40 na 5 mamy niecałe 13, 12,95 powiedzmy, bo to tak najniżej pływa to co, startujemy z testem, czas start i mierzymy sobie temperaturę 13 131 na nikach 13 1 No tutaj podobnie będzie coś podkazywało jest, jest chłodno naprawdę jest chłodno wiatr wieje słońca nie ma nie ma co się spodziewać Czy czego lepszego? i lecimy z tematem do zobaczenia, mam nadzieję, że za 16, 18 bądź nawet 20 godzin a więc kończymy test troszeczkę poczekałem, w międzyczasie pokopałem przy agregacie kończymy tą nierówną walkę 70 amperogodzin. dobry wynik przy 18 godzin i 40 minut no, te prawie C20 osiągnięte. Temperatury dupy nie urywają, jest naprawdę zimno. No i się udało. Jest zimno, zima wróciła. Niestety. 14 i 14,3 na ogrzewaniu mam takie 15, bo co chwilę grzałka dowala. Nie widać, mamy chyba więcej niż na początku nawet. Przynajmniej na powrocie jest, powrocie zasilaniu, zależy z której strony pompa ciśnie. Dobra, to ja wyłączam i dajemy pana naładowanie, bo się troszeczkę narobił. Zaczynamy przedostatni test. 11, troszeczkę chuda, ale fajnie napięcie trzyma po 24 godzinach. Mamy 13, 16, 17. Zbliżamy się do 24 godzin. Więc lecimy z Czecinem. Lecimy. Działa. Mierzymy temperaturę, jestem ciekawy sam, jakie są 13,5 13,8 No na grzajnikach jest chłodny 13,1 12,8 No jest mało Leci na samym klimatyzatorze Więc Widocznie grzałka nic nie dogrzewa no i tyle, czekamy, mam nadzieję, że 20 godzin, choć to znaczy, że nie pośpie. A więc test dobiegł końca, niestety wynik mnie szczerze nie zadowala, bo po 13 godzinach osiągliśmy 50 amperogodzin, sprawdzamy jeszcze raz styki, są ok. Czyli tak, test doby końca 13, niecałe 30, a my jesteśmy 14,38 czyli o godzinkę się spóźniłem. Sprawdzimy temperaturę, może to miało jakiś wpływ. 16, 15,7 16 z czymś. No, się zrobiło na dworze troszeczkę cieplej, więc się nie dziwię, ale no, szczerze jestem rozczarowany, ale to może być ta kukułka, która kukała, że był bardzo duży dysbalans na tej górnej półce, bo to, jak się nie mylę, była ta górna półka. A, bo to było niżej, to było niżej, to już było niżej, dobra, zobaczymy dalej. Przy ładowaniu zobaczę, czy mi podobny wynik wyjdzie, co na rozładowaniu. Właśnie się udało minąć 24 godziny 18 ostatni pacjent, o ile jeszcze raz 17 nie będę robił. 13V, czyli ładnie trzymamy i startujemy. jak to działa 16,8 16,2 14 16,9 tak może by było nawet żeby się pokrywało to co? Lecimy, zobaczymy jak się 17 naładuje, ile wciągnie, może powtórzę test, bo 50 amperogodzin to tak troszeczkę odbiega od standardu, a jak odbiega to znaczy, że mógł gdzieś jakiś być błąd. Test zakończony, późno w nocy, można powiedzieć, trzy razy wstawałem do tego, bo akumulator nie chciał się rozładować. Czemu się nie chciał rozładować? Bo ma zajebistą pojemność, 74 Amperu godziny. Ja się spuściłem, spuś... spóźniłem. o 40 minut? Coś takiego? Łeb mi trochę nie pracuje, bo trzy razy wstawałem i się nie za bardzo dobrze czułem z tym. Niecałe 18 18 no i nawet tutaj mniej więcej tyle samo pokazuje, więc udało się i z tego wynika, że 18 pracowała szeregowo z 17 -ką. Muszę jeszcze raz siedemnastkę puścić, bo coś w trakcie testu musiało pójść nie tak, bo leciały dwa akumulatory, które były zmierzone o przybliżonej pojemności i te były już szeregowo połączone, czyli jak ten wyszedł, że ma 75 niecałe, to ten musi mieć też 75, niecałe, bo by wyszedł duży dysbalans, to by była wyważarka używana. A takiego nie, zdarzenia nie było, więc pomiar był z dupy. Więc mnie czeka ponowny pomiar tego akumulatora. Był podładowany, niestety woda uzupełniona, więc też pomiar może wyjść inaczej. No ale zdarza się. A więc drugie podejście do 18ki dostała wodę na cele, troszeczkę się rozminąłem z 24 godziny, bo już jest 18 minut po, skasujemy sobie. Napięć nie różni się za bardzo od tego z pierwszego testu, damy sobie start i sobie odpalimy pompę. Bo poprawiałem styki, no, styki. połączenia muszę zobaczyć gdzieś nic nie cieknie ciśnienie jest ok za mocno nie faluje powinno być w porządku gdy nie słyszę że mi tutaj coś kapie czyli nie do końca było to dobrze poprawione albo uszkodziłem O-ring, ale mam nadzieję, że wytrzymię te 20 godzin, ta beczka, ewentualnie wymienię. Dobra, my tu pitu a ja odpuściłem test bez ustawienia prądu, brawo ja. to ja może sobie, a nie, niech leci leci test e, prawdopodobnie będzie jak ostatnio, niecałe 20 godzin więc ja sobie tutaj zobaczyć, czy mi zbiornik nie przebyje, że zmierzymy sobie jeszcze temperatury ostatni test można powiedzieć 15 16, 16, 6, 16, 4, no w miarę się pokrywa z tym co jest na, na grzejnikach, troszkę wieje wiatr, trochę mocniej wieje wiatr, więc temperatura spada, dobra, zobaczymy się prawdopodobnie za 20 godzin, mam taką nadzieję. Niestety nie zdążyłem na koniec testu. Po 14 godzinach, czyli godzinę dłużej wytrzymało, 53-133 się rozminęłem o niecałe 4 godziny i pół godziny. 4,5 godziny. Nie, dobrze. Troszkę się poprawił wynik. Nie wiem, czy to przez to, że dolaliśmy wody, czy przez to, że jest no cieplej nie jest, 13,3 13,6 tutaj jest tak w miarę to chyba jest nawet zimniej niż było ten wiatr zrobił swoje tutaj mi nakapało troszeczkę muszę to poprawić, mu dalej kapie ale już wiem o co chodzi, O-ring będzie rozwalony za bardzo nim uszarpałem. dobra Czyli wychodzi na to, że ten akumulator faktycznie ma 50 Ah. Wolałem, żeby miał jak tamty 70, tylko mi to się nie dodaje, czemu jakoś to działało w miarę. Wrzucę jeszcze zdjęcie, jak to wyglądało w trakcie pomiaru, bo jak się nie mylę zrobiłem, to tak jakoś nie pasuje, że na górze fajnie trzymał, a później na dole mocno puścił. No ale widocznie tak musi być. Niektórych rzeczy nie idzie przeskoczyć, tak jak starzenie się akumulatorów.